Nie uwierzysz, gdzie mieszka arcebiskup Gbudz? Jego dom to pabac. Gdzie mieszka Gbuc? Dom Metropolity Gdańskiego obybywa w luksusy. Bli kreska Aimu standardem do pabacu, ani kreska Eli mieszkania przeciętnego katolika. Gdzie mieszka Gbuc? O majtku jednego z wakreskaniejszych hierarchów polskiego kocioba mówi się od dawna. Jednak dopiero ostatnio w bocia arcebiskupa stał się tematem nonnym, podchwytywanym przez kolejne media. Podlaskie Imperium. Gdzie mieszka Abb Majtek arcebiskupa Gbodzia opisał pod koniec ubiegłego roku tygodnik Newsweek. Kreska E duchowny obbywa w luksusy to jakby nic nie powiedzie. Media przewietliby w basno zbawoja Leszka Gbodzie dlatego, kreska E wkrótce przejdzie on na emerytur. To adekwatny czas do podsumowania duchowego, ale i materialnego aspektu kreska e Ostatni wzbudza w społeczeństwie raczej negatywne emocje. Bogactwo Majdku Abgbodzia budzi spore kontrowersje. Kociu Powstanie Kabybanów akcentuje bogactwo duchowe ponad materialnym dziedzictwem. Nie inaczej wybrzmiewa dziś przekaz papie Kreska a Franciszka. Które zaleca by duchowni nie zatracali si w bogactwie. skromno zupełnie nie znajduje jednak odzwierciedlenia jej przewietlimy majtek biskupa Gbodzia. Jak napisa Pnius duchowny ulokował swój dom w podlaskiej wsi Bobrówka, z której pochodzi. Czytamy: Kreska S standardem przypomina on Pabaca, ani kreska Elizwy A to nie wszystko. Do tego dochodzi a kreska 20 hektarów ziemi z budynkami gospodarczymi prywatny kociub. Acz na warto majtku szacowana jest na kilka milionów zbotych, z czego sama ziemia ma kosztować 1 milion zb. Z relacji tygodnika wynika. Kreska IWN budynku obfituje w marmury, portretów baciela, czy kreska randole sporo kreska i grecki leni. Na swojej ziemi biskup hoduje za Daniele. Takich warunków nie powstadziliby się dawni magnaci i spadkobiercy polskiej arystokracji. Posesja arcebiskupa Kreska Y do pilnie Po Postronni obserwatorzy S nie mile widziani, a lokalna policja jeździ na ZG Boszenia do bobrówki CZ 100. Lokalni mieszkadcy niespecjalnie CHC wypowiada się na temat majtku arcebiskupa, G głównie przez to S Sami znajduj na jego w bociach prac. W takich warunkach przyjdzie arcybiskupowi kreska Y na emeryturze. Nie kotczy się na samych luksusach duchowny ma otrzymywać te kreska pokazne, wiadczenie. Ju kreska kilka lat temu wyliczano, kreska miesięcznie miesięcznie kreska A pobiera nawet 10 tysięcy ZB emerytury.